Myśmy w czasie wojny też mieli, ukrywaliśmy się, jakoś udało nam się uniknąć wywózki. Może dlatego, że i mój ojciec, w ogóle rodzina cieszyła się takim autorytetem wśród sąsiadów. I nieraz nam mówiono, że będzie wywózka, więc myśmy uciekali w drugi, w drugi koniec miasta, do ciotek i tam one nas zamykali, zamykały nas na strychu wieszali taką dużą kłódkę, żeby było widać, że tam nikogo nie ma. No i taki, może taki los, może przypadek, żeśmy nie zostali w więzieniu. Ale później były cały czas okupacji sowieckiej, kłopoty, bo mama nie mogła pracy dostać, sprzedawaliśmy wszystko co cenniejsze, żeby było co jeść. No i do szkoły Chodziliśmy, dlatego że takie było zarządzenie Sowietów i taka rejonizacja, gdzie się mieszkało tam najbliższa, tam trzeba było chodzić do najbliższej szkoły. Więc ja mieszkałam na Poleskiej, tu koniec Jurowieckiej, to musiałam chodzić na Jurowiecką do szkoły. To była szkoła taka, taka bardzo podrzędna. No, ale jeszcze w tej szkole Sowieci zarządzili tak, że do, do piątej klasy, bo ja już przed, wcześniej poszłam do szkoły i byłam w piątej klasie, więc piąta klasa, szósta klasa, siódma klasa i pierwsza gimnazjum, wszystkich nas pakowali do piątej klasy. I tych piątych klas chyba było z dwanaście na Jurowieckiej ulicy. I jeszcze może taki ciekawy był może ciekawe to było, że na 1 maja kazali nam ubrać się w białe skarpetki i fartuchy. I była defilada na Pietraszach. Ale była taka pogoda w maju, że śnieg upadł. A chłopcy musieli nieść takie transparenty z, z Stalinem, z Leninem, tam z tymi wszystkimi Engelsami, Marksami. I padał śnieg, więc chłopcy yy, tym jako szuflę traktowali te, te takie, jakby to nazwać, te plakiety takie. Nauczyciele byli polscy, była też sowiecka taka zawód, ale przeważnie byli polscy. Polskiego uczyła co prawda łacinistka, ale bardzo taka sympatyczna pani Serofinowicz. Nas, myśmy się trzymali z tą, nauczycielami, tak jakoś. To było sympatycznie. No i piąta, szósta klasa, a potem wybuchła znowu wojna.